Nowenna za przyczyną świętego Andrzeja Boboli w czasie epidemii. W latach 1625-1629 Wilno nawiedziło kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ludzie masowo opuszczali miasto, pozostawiając niejednokrotnie swych bliskich bez opieki, skazując ich na samotną śmierć. Chorzy często leżeli na ulicach i w zamkniętych domach. Święty Andrzej Bobola wraz z innymi kapłanami niósł tym opuszczonym i porzuconym swoją ofiarną pomoc duchową i materialną. Nie bacząc na możliwość zakażenia się, ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi ludźmi, spowiadał wiernych i udzielał im sakramentów świętych, a zmarłych grzebał wielu duchownych oddało swe życie w czasie tych straszliwych epidemii, służąc do końca swoim braciom potrzebującym pomocy. Tradycja przypisuje w stawiennictwu św. Andrzeja Boboli uratowanie Pińska i jego okolic od zarazy panującej tam w latach 1709 do 1710. Dzień pierwszy W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu, świętego Andrzeja Bobolę którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów w życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową.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 Módl się za nami Święty Andrzeju Bobolo Módl się za nami Święty Andrzeju Wierny Naśladowco Dobrego Pasterza Módl się za nami Święty Andrzeju Napełniony Duchem Bożym Módl się za nami Święty Andrzeju Czcicielu Niepokalanie Poczętej Marii Panny Módl się za nami Święty Andrzeju Duchowy Synu Świętego Ignacego Loyoli Módl się za nami. Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia. Módl się za nami. Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim. Módl się za nami. Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę. Módl się za nami. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej. Módl się za nami. Święty Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami. Święty Andrzeju, niezachwiany wierze mimo gruźb i tortur, módl się za nami. Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami. Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami. Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami. Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, Módl się za nami. Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, Módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski, Módl się za nami. Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, Módl się za nami. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie, Módl się za nami. Aby wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga. Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga. Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga. Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga. Abyśmy Najświętszą Marię Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga. Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga. Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem za które oddał życie święty Andrzej Bobola, męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Święty Andrzeju Bobolo, patronie Polski, przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawienictwo u dobrego Boga, o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób, Wiesz ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa. Nie lękajcie się. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas wielkiej wojny.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 Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, świętego Andrzeja Boboli i wszystkich aniołów i świętych, nas, nasze rodziny i całą naszą Ojczyznę błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.